Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Obserwujemy stopniowe zobojętnienie ludzi na sprawy Boże. Wydaje się, że coraz więcej ludzi nie interesuje własny rozwój duchowy, a co za tym idzie, również poszukiwanie woli Bożej dla swojego życia. Pytanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, brzmi coraz bardziej jako wyrzut. Wiara jest jak talent złota, czyli skarb, który zgodnie ze słowami Jezusa powinniśmy pomnażać. Wiara nie znosi stagnacji. Gdy się jej nie rozwija, stopniowo karłowacieje. Wiarę musimy rozwijać tak, jak rozwijamy w ciągu życia własny intelekt. Bóg chce działać w naszym życiu. On chce razem z nami, krok w krok, kroczyć przez życie, on wymaga tylko jednego – wiary. Wiara jest relacją, jaka zachodzi między dwiema komunikującymi się ze sobą osobami. Wierzę nie tylko w istnienie Boga, ale przede wszystkim wierzę w to, co mówi do mnie Bóg. Wierzę to znaczy, że daje się prowadzić Bogu przez życie i Jego Słowem. Wiara jest także nazywana odpowiedzią człowieka na Słowo Boże. Bóg mówi do mnie przez Biblię i tradycję Kościoła. Wierzę tylko wtedy, gdy przyjmuję całość Bożego objawienia bez powątpiewania i żadnych zastrzeżeń. Jednak czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę we mnie?